to robić, jak podczas odzyskiwania prawa jazdy, podczas badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, nie możesz wykonać prób statyczno-dynamicznych badających twoją równowagę, ale powód jest ortopedyczny lub neurologiczny, a nie laryngologiczny, związany z twoim błędnikiem, czy jakimś inną częścią narządu równowagi. No, trudno powiedzmy tak ustać, kiedy masz protezę stawu biodrowego, jakieś silne bóle kręgosłupa lędźwiowego, czy jakiekolwiek inne dolegliwości, powodujące, że już normalnie nie możesz stać, a co dopiero z zamkniętymi oczami. Szanowny Panie Doktorze, uprzejmie proszę o informację, gdzie mogę zapoznać się z dokładnymi wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania badań na prawo jazdy kategorii B. Już od razu odpowiadam, jest stosowne rozporządzenie Ministra Zdrowia, także tam trzeba tej wiedzy tajemnej szukać. Mam 65 lat i na skutek zbiegu niesprzyjających czynników, bardzo długa historia, cofnięto mi uprawnienia kierowcy kategorii B. Obecnie została mi ostatnia deska ratunku, czyli zaliczyć powtórne badania w WOMP-ie, do których muszę się dobrze przygotować. Czyli z tego wynika, że już mój widz raz takie badania w WOMP-ie nie przeszedł. Pierwszego badania nie przeszłam, bo położyła mnie tak zwana próba Unterbergera i ze względu na podejrzenie zaburzeń równowagi, kierowanie pojazdami jest przeciwwskazane. Natomiast wszystkie inne próby statyczno-dynamiczne były Prawidłowe. Minął rok, a nawet dłużej, teraz doszły bóle stawów, biodro do wymiany i zastanawiam się, jakim ćwiczeniem można zastąpić tą wyżej wymienioną próbę, no, która nie wychodzi mi z powodów ortopedycznych. miałam prawko kategorii B, 35 lat, jeździłam bezwypadkowo, nie odczuwałam żadnych zaburzeń równowagi, na rowerze, na wrotkach łyżwach, chodziłam porównoważnie, ale mając 65 lat, przychodzi mi to z trudnością. Teraz muszę chodzić na zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia, i niestety yy, muszę mieć do tego samochód, który mi właśnie odbierają. Natomiast, laryngolog powiedział, że mam niedosłuch ucha prawego, głuchotę ucha lewego, ale podobno yy, to mnie nie dyskwalifikuje, tylko problemem jest tutaj podejrzenie yy, zaburzeń równowagi. Uprzejmie proszę o pomoc. Jeżeli chodzi o te ćwiczenia, to wątpliwe jest, że mając zaburzenia równowagi i zamykając oczy po prostu uda Ci się wyćwiczyć te próby no, stwierdzają one dość obiektywnie zaburzenia równowagi, no i taki jest mniej więcej ich cel. Natomiast przechodząc do rzeczy, musisz wiedzieć, że od końca 2015 roku Ustawodawca nie określa, jakie próby by, y, powinny być zrobione, a było tak we wszelkich poprzednich rozporządzeniach. Był Romberg, Berger, tam jakiś inny, Fukuda itd., itd. Nie jestem laryngologiem, nie chciałbym tutaj y, konkretnie się na ten temat y, wypowiadać. Natomiast z tego, co czytałem w projekcie tych rozporządzeń, przyczyną właśnie tej zmiany były skargi pacjentów, że pewne próby nie wychodziły poprawnie z innych powodów, właśnie podobnych do opisanych przez mojego widza. No, powody głównie są dwa ortopedyczne, tak jak tutaj pacjentka wymienia, lub laryngologiczne, jakieś silne bóle kręgosłupa czy coś w tym stylu. No i Pozostaje mieć mi tylko nadzieję, że laryngolog z WOMP uwzględni to przy swoim badaniu, wybierze próbę, która według jego wiedzy medycznej nie koliguje ze stanem ortopedycznym pacjenta czy ze stanem neurologicznym pacjenta, do czego zresztą ma zupełne prawo. Wniosek jaki? z tego wszystkiego. Pacjentka naprawdę była kiedyś osobą zdrową. Ja nigdy nie jeździłem na wrotkach, nie jeździłem na łyżwach. Ciężko mi było tą równowagę zachować, natomiast jakakolwiek wizyta w WOMP-ie na badaniach kierowców, przypuszczam, że być może tutaj chodziło, chodziło o alkohol, być może o jakieś tam inne rzeczy, ale nie chcę spekulować, może spowodować, że z wiekiem jako osoba starsza utracisz swoje prawa jazdy. Także, chroncie, Panie Boże, przed jakimiś wybrykami, które skierują Cię do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na badania kierowców, szczególnie jak już jesteś seniorem naszej Polski. Co z tego, że będziesz miał leki za darmo, co z tego, że tam jakieś inne rzeczy będziesz miał za darmo, jak prawa jazdy często po takim badaniu możesz nie mieć. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu Jeżeli masz coś na temat tego wideo, na temat szczególnie prób statyczno-dynamicznych badania równowagi w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy koniecznie zaskomentuj to wideo, jak Ci się ono spodobało, daj lajka, daj kciuka i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.